Poeniasz sobie, co? Wzięła kawałek i popłynęła do wody. Dwa kawałki zostały na brzegu, a tam się taka kara na łapie. No i co? I ona wyszła z tej wody, bo tam tu zjadła i do nich. Tak. I cały czas do nich kwacze. Tak długo im kwakała, aż ten facet wstał z łapki, przyniósł klet pod dziur i zjadła. Ja! <laughs> W tym etapie kończymy.